Pozdrawiam wszystkich czytelników Biblioteki Wojewódzkiej i Miejskiej w Gdańsku. Autor Mirosław Tomaszewski, który wkrótce będzie na tych półkach z powieścią Wilk wraca. Wcześniej znana pod tytułem Zjazd, która została nagrodzona w tegorocznej edycji Konkursu Literackiego Miasta Gdańska imienia Bolesława Faca. Oto pięć literackich faktów o mnie. Jest bardzo trudne, ponieważ mam w ogóle kłopoty z pamięcią, ale chyba pierwsze literackie wspomnienie, to było takie, że wszystkie książki dla dzieci mi nudzą i ja napiszę lepszą. W związku z tym, jeszcze zanim poszedłem do szkoły, zacząłem taką książkę czytać, przepraszam, pisać, ale jakoś mi nie wyszła. Cała twórczość Alberta Kami i Franca Franckawka Albert Kami. Z tym jest gorzej. Myślę, że tutaj wrócę do swojej twórczości, ponieważ jest okazja do autopromocji przede wszystkim. I powołam tutaj do życia bohatera ostatniej powieści Wilka, czyli Andrzeja Sakowicza który jest człowiekiem próbującym wyjechać z Polski, ponieważ ma dosyć tego kraju. Potem się okazuje, że zostaje. Zawsze to będą ostatnie powieści, ponieważ bardzo trudno z przeszłości wywołać jakieś silne emocje. Ostatnia powieść, jaką wczoraj skończyłem czytać, to jest izraelska autorka Zeruja Szalef. Powieść nazywa się Po yy, pożegnaniu i jest wiwisekcją y, y, y małżeństwa oraz y, dzieci i następnych związków, które po małżeństwie następują.